Szanowni Państwo, jako współgospodarz wydarzenia chciałbym was zaprosić na spotkanie autorskie z panem doktorem Krzysztofem Mirajem, autorem książki Fisacy Piennicy. Całość u mnie jak nam będzie fisacka grupa śpiewacza, a także grupa fisacka, która wzbogaci wydarzenie o opowieści, o, o legendy fisackie. Zajnę Państwa zapraszamy. Jak widzicie Państwo, jeszcze jest śnieg, jeszcze jesteśmy przed sezonem. Już to jeszcze coraz śmielej świeci. No i cóż, przyjdzie 1 kwietnia, będziemy musieli zaczynać. Wtedy nie będzie tu już, miejmy nadzieję, śniegu, ale cała masa łodzi w misacki, które już zostaną do sezonu, właściwie już są przygotowywane. Dla tych z Państwa, którzy może nie znają nas jeszcze tak dobrze, którzy tu nie byli, powiem, że jesteśmy świeciakami pieńskimi. A historia pisarstwa na Dwajcu to już 180 lat. W roku 1934 powstało Polskie Stowarzyszenie w Pisarku które do dziś jest organizatorem spływu i do którego każdy z nas chcąc łódkami pływać musi należeć. Przyjeżdżają do nas turyści z całego świata i na przykład zeszłoroczny sezon zamknęliśmy dużą, właściwie rekordową liczbą turystów, jaką kiedykolwiek mogliśmy przewieźć. To nam się w ciągu tych 180 lat Nigdy nie zdarzyło i mam nadzieję, że m.in. przy Waszej pomocy ten rekord powtórzymy, a nawet go pobijemy. A więc serdecznie zapraszam, a zapraszam Stasek Migdał, od 40 lat, yy, przy okazji wiceprezes i rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Przysoków Wiejskich. Dziękuję bardzo. Zapraszamy w dniu 2 kwietnia o godzinie 17 z Kansem w Zubrzycy Górnej. Jerzy Regiec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przysoków Pienińskich. Serdecznie zapraszamy.